W codziennym pędzie zadań, brak czasu na siebie, zapominasz dbać o tych, co chcą być blisko Ciebie. Nie dostrzegasz gestów szczęścia i miłości, nie doceniasz oznak dotyków, czułości. Otwórz się na wszystko, co Ci dziś otacza, magia świąt wkoło wszędzie się roztacza, daj się zaczarować cudnej atmosferze a drzewko świąteczne zapachu nabierze. W pierwszej gwiazdce szukaj szczęścia i w przyszłość patrzy z nadzieją. Niech Twe oczy śmiechem dziecka się zaśmieją. Może wtedy się okazać, że zmartwienia i problemy znikną wtedy w jednej chwili, jeśli tylko tego chcemy. Kochani, w te święta życzę Wam wszystkiego najlepszego i co najważniejsze, bądźcie w tych dniach po prostu dla siebie.